Jego myśli, uczucia i zamiary. Oczywiście w stosunku do Ciebie. Zobaczmy dzisiaj, kochani, co pokażą karty Lenormanda. Przyjrzyjmy się bardzo aktualny rozkład. Pomyślcie teraz o Waszej osobie ukochanej. I ja położę zaraz karty właśnie na jego myśli, uczucia i zamiary w międzyczasie witam wszystkich kochanych subskrybentów i widzów jeśli jesteś nowym subskrybentem nową subskrybentką cieszę się, że jesteś że znalazłeś mój kanał i proszę o subskrypcję proszę zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem byś ciągle dostawał od YouTuba powiadomienia o moich nowych wróżbach kolektywnych Proszę o komentarze, komentujcie kochani dla wymiany energii, czy moje wróżby z Wami rezonują, Wasze historie i czy się spełniają. Proszę również o kciuczki w górę, czyli o lajki. Na wróżby indywidualne, na nowy rok zapraszam od 3 stycznia. Wtedy powróżę Wam za pomocą Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań. Na Nowy Rok 2022. Co on myśli? Co on czuje? zamierza. I karta rada tarota Dobrze, więc zaczynamy. To, co on myśli, to by wyzdrowiły się Wasze relacje, Wasze komunikacje, Wasze spotkania, Wasz kontakt, by się uzdrowił, wzmocnił, polepszył. To wszystko, co chore, toksyczne, uleczyło się, zmieniło na dobre. Tutaj mamy kartę szczęścia, czyli pragnienie szczęścia, bycia razem, dwójka, czyli dwoistość, tak, y czyli być we dwóch razem szczęśliwym i żeby te kontakty właśnie wróciły, umocnione. Pomimo to myśli, że jest to związek skomplikowany, sytuacja skomplikowana, jakieś zawiłe tutaj, nie wiem, problemy, z których y, nie możecie znaleźć wyjścia, tak? Y, jakby, jakbyście krążyli wokół swego ogonka bez znalezienia konkretnych jakichś tutaj y, właśnie y, rozwiązań, Czyli jakaś, nie wiem, zawiła sytuacja, no przypuśćmy, nie wiem, zakochaliście się w sobie, a jesteście w związkach małżeńskich. No przypuśćmy coś takiego, tak? To jest zawiła właśnie tutaj sytuacja. Nie wiecie, jak wybrnąć, nie wiecie, co zrobić, nie wiecie, jak to się potoczy, nie wiecie, jakie jest rozwiązanie tego wszystkiego. Lub inne ciężkie problemy, sprawy zawiłości, komplikacje, opóźnienia, które komplikują Wasz związek i wydaje się jakieś to zawiłe, nie wiem, trudne, tak, czy problemy właśnie trudne do pokonania. Tutaj on myśli o tym, jakby jak tutaj dobrze wyjść z sytuacji, jak znowu naprawić Waszą relację, jak być szczęśliwym, jak sprawić, by szczęście wróciło. Natomiast uwaga... Karta koniczyny to szczęście krótkotrwałe. Być może macie szczęście krótkotrwałe, o którym on myśli, że ciągle się to burzy, ciągle jest zawiłe, ciągle jest skomplikowane, ciągle występują jakieś problemy, komplikacje, utrudnienia i, i szczęście, momenty szczęścia obopólne są tylko krótkie i szybko jakby pryskają. I to mu tutaj jakby ym, nie daje spokoju, tak? To o tym myśli właśnie tutaj, żeby to wszystko ulepszyć, Polepszyć, wyzdrowić. Dobrze, zejdźmy teraz na y, poziom emocjonalny. Poziom emocjonalny, znaczy, on ma jakieś emocje i chciałby y, wrócić. Tutaj jest karta powrotu, czyli kogoś z przeszłości, czyli waszego eks, czy waszego właśnie waszej osoby ukochanej, o której teraz myślicie. Jego powrót, ponieważ być może czuje on, że jest jakieś ważne duchowe między wami połączenie. Być może jesteście tutaj bratnimi duszami, tak? Lub yy, on wierzy w to, że jesteście sobie właśnie poprzez los przeznaczeni, że jesteście partnerami z przeznaczenia, że jest to związek ważny, istotny, że czujecie porozumienie jakiejś dusz. I on ma również presję czasu tutaj emocjonalnie, by do Was wrócić. Także tu jest karta powrotu i zdawania sobie sprawy z tego, że te uczucia, te emocje, które on żywi do Was są dla niego bardzo istotne i ważne. Także presja czasu, jakby jest najwyższy też czas, by już wrócić, by je, już naprawić tą relację. Co w jego zamiarach, co w jego tutaj planach w stosunku do Was? No, w jego, powiem szczerze, w jego najbliższych planach jest karta lęku, straty. On wie, że jest jakaś między Wami strata, że coś się stało, że właśnie poprzez komplikacje, problemy zawiłości, coś się tutaj negatywnego stało, że. Nie wiem, no, zostały zburzone kontakty, natomiast on chce te kontakty odnowić, on myśli o Was jako atrakcyjnej kobiecie, tak jakby on też wie, że Wy czekacie na jego jakoś gest, pierwszy krok, inicjatywę, nie wiem, wiadomość, spotkanie odwiedziny, tak? On wierzy o tym, że wy czekacie, że on y, po prostu jakby czuje być może to duchowo, tak? I teraz on chciałby wrócić, on nie chce palić mostów, on chce utrzymać z Wami kontakt pomimo tych strat, lęków, blokad, nie wiem, jakichś tutaj no, szkód, które macie już rzeczywiście w Waszej relacji. Ale on chce pomimo to Was spotkać, chce Was y, zobaczyć, chce z Wami komunikować. Natomiast Wy pokazujecie się tutaj bardzo seksualnie, bardzo atrakcyjnie dla niego, owszem, bardzo, y, jak to się mówi, no kobieco, y, erotycznie, ale też no, karta bardzo erotyczna, także proszę uważać, by on y, nie przyszedł tylko tak, no o, żeby się zabawić, tak? Bo tu są te y, jakby. Karta jest krótkiego, krótkiego szczęścia, krótkiej chwili, namiętności, także proszę uważać, by nie przed on tylko przypuśćmy na seks, tak? Pod, pod, na podłożu kart, tak? Na dnie kart Lenormanda pokazuje się również jego niezdecydowanie, lub gra na dwa fronty. Uwaga! Być może sobie tutaj zagrywa kolega z wami i tutaj ma jeszcze jakąś inną opcję, no tu jest taka troszeczkę zagry zagrywka tak z wami na dwa fronty, także uwaga, ostrzegam was bardzo, jeśli on powróci, skontaktuje się z wami, by to nie było tylko na seks, dobrze, no chyba, że szukacie przygód, chyba, że szukacie przyjaźni plus i nic więcej, ale tutaj jest taka jakby też nieszczera gra, też niezdecydowanie, tak, co on ma zrobić ale również takie zagrywanie troszeczkę z Wami, być może na emocjach, na uczuciach, no krótkie chwile szczęścia i dalej jakieś problemy zawikłania, być może jesteście tylko jego kochanką i on po prostu jest w innym związku, być może przychodzi on tylko, powraca powiedzmy sobie, tak na krótkie chwile szczęścia ponieważ jesteście dla niego bardzo pociągające, no jest chemia, jest pożądanie, namiętność jest seksualność, więc Tutaj uwaga, byście nie ponieść jakichś szkód, tak? Wy osoby pytające jakichś strat emocjonalnych, ponieważ wy chcecie czegoś więcej. Natomiast on może się tutaj troszeczkę bawić, bo jest ta karta zagrywania, tak? Na dwa fronty. Także proszę uważać. Przypatrzmy się jeszcze karcie tarota. Co chce tarot tutaj nam powiedzieć? Jaką wskazówkę ma tarot? Wow, rzeczywiście. Kochani, dziewiątka buław. Oczywiście buławy są ogniste. Pożądanie na, tak na... Mówią o pożądaniu, o seksualności, o aktywności, ale uwaga kochani, ponieważ dziewiątka buław, dziewiątka buław mówi o rezygnacji, o zmęczeniu, o, o tym, że coś dobiega między wami końca, że coś się wypaliło, że są straty, widzicie szczury, że coś się tutaj już... Wypala, że są szkody, że są jakieś tutaj lęki, konflikty oczywiście, no ten labirynt, tak, mówi o konfliktach, problemach, opóźnieniach, no komplikacjach, zawikłaniach, także tutaj coś dobiega do końca, kochani, pomimo, nie wiem, seksualności, pomimo tej, tych buław, buławy są zawsze pożądaniem seksualnością, ale pomimo tego, Tutaj coś się wypala, jest jakaś ogólna rezygnacja. No, przemęczeni jesteście tą sytuacją, tymi labiryntami, tak? Czyli problemami, których nie można rozwiązać. Także tutaj bronicie swoich racji, swoich argumentów, swoich priorytetów i czujecie, że musicie bronić same, samej siebie, samego siebie. Natomiast ta relacja to tutaj troszeczkę jakby zgliszcza, tak? Jakby już. Statek, który płonie, czyli coś dobiega rzeczywiście tutaj końca pomimo tej atrakcyjności i seksualności, kochani. Także miejcie tutaj to na baczności i jeszcze uwaga, pomimo tego, że coś tutaj się dopala do końca, tak? Coś jakaś jest rezygnacja, już ponieważ tak trudna jest ta relacja, to uważajcie, by jeszcze nie były takie powroty tylko na krótkie chwile szczęścia, na seksualność, na tylko krótkie, jakby tutaj takie o seksualne. Ale intymne momenty. Uważajcie, chronicie się przed tym, byście nie ponieśli szkód tutaj emocjonalnych i duchowych. Także takie przestrogi kart. Dzisiaj dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mnie słuchali, którzy zobaczyli tutaj ten orakel. I do usłyszenia, kochani. Oczywiście już wkrótce.